Dzień dobry, Szanowni Państwo, za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej witam wszystkich obecnych na dzisiejszej sesji Rady Miasta Kalisza. Proszę Państwa radnych o potwierdzenie obecności poprzez naciśnięcie na tabletach przycisku kworum. Ja sobie zmienię, tak. Prosiłbym Pana Radnego Sławomira Lasickiego, Panią Radną Barbarę Oliwiecką o naciśnięcie przycisku kworum. Pani Przewodnicząca dołączy do nas później. Tak? Pani Radna Barbara Oliwiecka, Pan Radny Sławomir Lasiecki prosiłbym o potwierdzenie obecności na obradach, jeżeli Państwo są. Pan Lasiecki jest obecny, Pani Radna Barbara Oliwiecka widzę, że jeszcze nie jest zalogowana, ale Mam nadzieję, że w trakcie. Gdyby były jakieś problemy techniczne proszę też o ewentualnie kontakt. Na podstawie artykułu 20 ustęp 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym otwieram 50 sesję Rady Miasta Kalisza. Stwierdzam, że uczestniczy w niej 20, 20, 20 przepraszam radnych, co stanowi kworum, przy którym można obradować i podejmować uchwały. Jednocześnie informuję, iż zgodnie z artykułem 15 ZZX ustawy z dnia 31 marca 2020 roku o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw, sesja odbędzie się w trybie zdalnym. Szanowni Państwo, Radni, Szanowni Państwo uczestniczący w sesji oraz obserwujący sesję za pośrednictwem środków elektronicznych miesiąc luty 2022 roku no powiedzmy sobie wprost nie jest najszczęśliwszym miesiącem jeżeli chodzi o kwestie związane chociażby z kaliszanami którzy odeszli od nas wybitnymi kaliszanami którzy odeszli od nas a przypominam byli to pan Stanisław Paraczyński, wieloletni radny rady miasta Kalisza społecznik zaangażowany bardzo w życie naszego miasta Pan e, profesor Jan Hajda, e, który też bardzo istotnie wpłynął na rozwój e, akademickości e, miasta Kalisza. Pan dyrektor Jerzy Aleksander Split, wieloletni dyrektor Muzeum Okręgowego Ziemi Kaliskiej. Czy też redaktor e, Robert Cordes, który e, przez wiele lat na łamach kaliskiej prasy i w kaliskich mediach, w kaliskim radiu. E, Obserwował i opiniował y, życie naszego miasta. Oczywiście, zgodnie z przyjętym obyczajem, wypadałoby uczcić Państwa, którzy odeszli y, do lepszego świata, y, minutą ciszy, ale ze względu na to, jaki, przy, jaki przebieg mają, mają dzisiejsze obrady, Zaznaczam, że, że takie uczczenie pamięci tych osób odbędzie się, ale odbędzie się już w momencie, kiedy sesja będzie miała tryb stacjonarny, bo też wyobrażacie sobie Państwo, że no nie będziemy w chwili obecnej stawać jakby przed komputerami. Nie, nie, nie, nie byłoby to na tyle poważne, żeby oddać właśnie powagę tej sytuacji. Szanowni Państwo, jest jeszcze jedna sprawa, która jest tak naprawdę sprawą z perspektywy ostatnich godzin. I myślę, że ja jako Przewodniczący Rady Miasta, jako przedstawiciel władz miasta Kalisza, jako przedstawiciel i, i też Rady Miasta, która skupia radnych wielu różnych opcji o różnych poglądach, ideologiach, chciałbym wyrazić głęboką solidarność z wszystkimi mieszkańcami Kalisza. Zarówno tymi, którzy przebywają tutaj na stałe, jak i tymi, którzy przybywają tutaj w pobycie czasowym mieszkańcami, którzy pochodzą z Ukrainy. W obliczu rosyjskiej agresji na ich ojczyznę chciałbym wyrazić głęboką solidarność w imieniu Kalisza z państwem i chciałbym powiedzieć, że miasto Kalisz zawsze będzie przychylne działaniom, które mają na celu wspieranie niepodległości, suwerenności, integralności terytorialnej Ukrainy. Szczególnie ciepłe myśli kieruję w stronę Kamieńca Podolskiego naszego miasta partnerskiego i mieszkańców, którzy tam się znajdują. Trzymajcie się w obliczu, w obliczu rosyjskiej agresji. A jednocześnie wyrażam głęboką nadzieję, że miasto Kalisz, jeżeli zajdzie taka potrzeba, aktywnie weźmie udział we wsparciu chociażby e, uchodźców, którzy ewentualnie pojawili się w wyniku agresji rosyjskiej na Ukrainę. Mam też taką nadzieję, że na koniec dzisiejszej sesji nasze służby miejskie jakby podejmą ten temat, jak miasto Kalisz w chwili obecnej jest przygotowane do ewentualnego przyjęcia osób, które mogą się pojawić na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej w wyniku agresji rosyjskiej na Ukrainę. Także myślę, że jestem tutaj wyrazicielem zdania całości Rady Miasta Kalisza i władz Miasta Kalisza razem z panem prezydentem, z panem prezydentem na czele. Szanowni Państwo, Przechodzę do realizacji porządku obrad. Otrzymaliście Państwo siedem dni przed sesją projekty uchwał przygotowane na 50 sesję wraz z porządkiem obrad, w którym jest 5 projektów uchwał. Po przekazaniu materiałów sesyjnych do Kancelarii Rady Miasta wpłynęły kolejne projekty uchwał. W związku z tym proponuję rozszerzenie porządku obrad, wprowadzenie w punkcie piątym numeracji rzymskiej, podjęcie uchwał w sprawie dodatkowych punktów numeracji arabskiej sześć, Projektu uchwały w sprawie zlecenia Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miasta Kalisza z badania skargi pana, y, Pani oraz Pana na Prezydenta Miasta Kalisza, przekazanego 17 lutego. 7. projektu uchwały w sprawie wprowadzenia programu osłonowego w zakresie udzielenia wsparcia osobom starszym w wieku 65 lat i więcej z terenu Miasta Kalisza, przekazanego 21 lutego. 8 Projektu uchwały w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Budżetu i Finansów Rady Miasta Kalisza, przekazanego 22 lutego. 9 Projektu uchwały w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Rodziny, Zdrowia i Polityki Społecznej Rady Miasta Kalisza, przekazanego 22 lutego. Ponadto 22 lutego do Kancelarii Rady Miasta wpłynęła autopoprawka do projektu uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej dla Miasta Kalisza na lata 2022-2043. Proszę zatem Państwa o rozszerzenie porządku obrad o punkt szósty arabski znajdujący się w punkcie piątym rzymskim. Projekt uchwały w sprawie zlecenia Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miasta Kalisza z badania skargi Pani oraz Pana na Prezydenta Miasta Kalisza. Kto z Państwa radnych jest za, kto jest przeciw, kto się wstrzymał proszę o naciśnięcie przycisku. Pani radna Karolina Sadowska. Jeszcze proszę o oddanie głosu. 22 głosy za, nie ma głosów przeciwnych ani wstrzymujących. Dziękuję. Szanowni Państwo, proszę Państwa o rozszerzenie porządku obrad o punkt piąty, przepraszam, o punkt 7 arabski, znajdujący się w punkcie 5 rzymskim, projekt uchwały w sprawie wprowadzenia programu osłonowego w zakresie udzielania wsparcia osobom starszym w wieku 65 lat i więcej z terenu miasta Kalisza. Kto z Państwa radnych jest za, kto jest przeciw, kto się wstrzymał? Proszę o naciśnięcie przycisku. Pani radna Karolina Sadowska. Dziękuję dwadzieścia dwa głosy za nie ma głosów przeciwnych ani wstrzymujących. Dziękuję bardzo. Proszę Państwa o rozszerzenie porządku obrad o punkt 8 arabski znajdujący się w punkcie piątym rzymskim. projekt uchwały w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Budżetu i Finansów Rady Miasta Kalisza. Kto z Państwa radnych jest za? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Proszę o naciśnięcie przycisku. 22 głosy za. Nie ma głosów przeciwnych ani wstrzymujących. Dziękuję bardzo.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 Czy mają Państwo inne propozycje bądź uwagi do porządku obrad? Nie widzę. Jeżeli nie, stwierdzam przyjęcie rozszerzenia porządku obrad, wprowadzenia w punkcie piątym rzymskim dodatkowych punktów. Proszę też o naniesienie zmian w materiałach sesyjnych w punkcie piątym rzymskim, czyli dopisanie po punkcie piątym arabskim punktów od szóstego do dziewiątego. Przechodzimy do realizacji porządku obrad. Punkt trzeci. Rzymski. Przyjęcie protokołu z 49. sesji Rady Miasta Kalisza. Czy mają Państwo uwagi do protokołu z 49. sesji wyłożonego do wglądu w kancelarii Rady Miasta? Jeżeli nie, stwierdzam przyjęcie protokołu. Punkt czwarty. Rzymski. Sprawozdanie prezydenta z wykonania uchwał Rady oraz działań i przedsięwzięć w okresie międzysesyjnym. Sprawozdanie Prezydenta Miasta z wykonania uchwał Rady oraz działania przedsięwzięć w okresie międzysesyjnym otrzymaliście Państwo w wersji elektronicznej w dniu wczorajszym. Czy Pan Prezydent chciałby zabrać głos? Nie widzę. W takim razie dziękuję bardzo. Przystępujemy do kolejnego punktu. Przechodzimy do punktu piątego. Podjęcie uchwał w sprawie. Pierwszy. Realizacji programu Kalisz dla młodych, dla młodych przepraszam, strony 1-2 materiałów sesyjnych. Realizacja programu Kalisz dla Młodych ułatwi proces usamodzielniania się uczących i pracujących osób, które nie ukończyły 30 lat. Przyjęte w uchwale rozwiązania są korzystne dla prawidłowego i bardziej efektywnego gospodarowania mieszkaniowym zasobem miasta Kalisza i wynajmowania lokali wchodzących w jego skład. Projekt uchwały pozytywnie zaopiniowały komisje merytoryczne.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 Pan radny Marcin Małecki. Dziękuję. 22 głosy za, nie ma głosów przeciwnych ani wstrzymujących. Dziękuję. Stwierdzam przyjęcie uchwały. Widzę, że ktoś poprosił o głos. Pan radny Artur Kijewski, proszę bardzo, Panie Radny. Dziękuję Panie Przewodniczący. Witam serdecznie Panie Przewodniczący, Wysoka Rado. Chciałbym podziękować, że udało się tutaj jednogłośnie przyjąć tą uchwałę. Nie ukrywam, że to jest szczególnie ważny temat dla naszego klubu radnych, który jeszcze przed, przed samotką pandemią inicjował i przedstawił takie projekty dotyczące zatrzymania osób młodych. Bardzo chciałem podziękować prezydentowi, panu prezydentowi Kinastowskiemu, panu prezydentowi Podsadnemu za to, że wsparli te działania Młodzieżowej Radzie Miasta, uczelniom, które również wyraziły swoją, jeszcze daleko idącą aprobatę co do takich działań. Mam nadzieję, że będzie to jeden z pierwszych elementów dotyczących zatrzymania osób młodych w Kaliszu i dania im szansy rozwoju. Bardzo się cieszę, że jakby stwarzamy też warunki do tego, żeby dobrzy fachowcy, osoby, które są wykształcone, zostawały w naszym mieście. Mam nadzieję, że jest to jakby dobry zwiastun na następne kroki, które będą dotyczyły osób młodych. Oczywiście będą już pewne działania niebawem podjęte. Zgłosimy się do Pana Prezydenta z dalszymi naszymi propozycjami klubowymi i liczę na równie owocną współpracę z władzami miasta, jak i z Radą Miasta. Dziękuję uprzejmie. Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, przechodzimy do kolejnego punktu. Punkt drugi. Udzielenie pomocy finansowej województwu wielkopolskiemu na zadania z zakresu kultury, kultury strony 3-4 materiałów sesyjnych. Zadania z zakresu kultury wyszczególnione w projekcie uchwały zaspokajają zbiorowe potrzeby wspólnoty. W związku z tym udziela się na ich realizację wsparcia finansowego ze środków własnych miasta Kalisza.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 Pan Przewodniczący Mirosław Gabrysiak. o już jest dwadzieścia głosy za, nie ma głosów przeciwnych ani wstrzymujących. Dziękuję, stwierdzam przyjęcie uchwały. Przechodzimy do punktu trzeciego. Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie opłaty targowej strony pięć sześć materiałów sesyjnych. Wprowadzane zmiany są związane z rosnącą inflacją, która przyczynia się do wzrostu cen towarów oferowanych do sprzedaży, w tym artykułów spożywczych. Opłata targowa jest dodatkowym elementem wpływającym na cenę. Obniżenie dziennej stawki opłaty targowej oraz zmiana stawek w zależności od przedmiotu sprzedaży na targowisku przy ulicy Braci Gilerów przyczyni się do zmniejszenia kosztów dla osób sprzedających swoje towary i tym samym będzie miała wpływ na ich ceny.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 22 głosy za, nie ma głosów przeciwnych ani wstrzymujących. Dziękuję, stwierdzam przyjęcie uchwały. Szanowni Państwo, przechodzimy do punktu czwartego. Zmiana uchwały budżetowej na 2022 rok. Strony 7 do 89 materiałów sesyjnych. Szczegółowe informacje o zmianach w budżecie na 2022 rok sporządzonych na podstawie wniosków naczelników wydziałów oraz dyrektorów jednostek są zawarte w uzasadnieniu do projektu uchwały. Projekt uchwały w części merytorycznej pozytywnie zaopiniowały komisje. Komisja Edukacji, Kultury i Sportu, Komisja Rodziny, Zdrowia i Polityki Społecznej, Komisja Rozwoju, Mienia Miasta, Integracji Europejskiej, Komisja Prawa, Porządku Publicznego oraz Samorządu Osiedlowego, a także Komisja Środowiska i Gospodarki Komunalnej. Natomiast całościowo projekt uchwały pozytywnie zaopiniowała Komisja Budżetu i Finansów Rady Miasta Kalisza. Czy ktoś z Państwa chciałby zabrać głos? Jeżeli nie.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 Uchwała w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej dla miasta Kalisza na lata 2022-2043 strony 90-125 materiałów sesyjnych. Podjęcie uchwały dotyczy urealnienia wartości budżetowych w załączniku nr 1 oraz zmian w załączniku nr 2 pod nazwą Wykaz Przedsięwzięć do WP, które wprowadzono na podstawie wniosków naczelników wydziałów oraz kierowników jednostek. autopoprawkę do projektu uchwały otrzymaliście Państwo 22 lutego. Proszę anetę ochocką skarbnika miasta Kalisza, o zabranie głosu w tej sprawie. Panie Przewodniczący, Panowie Prezydenci, Szanowni Państwo. W dniu 14 lutego 2022 roku został przekazany projekt zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2022-2043. Natomiast w dniu 18 lutego bieżącego roku zostały wysłane do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu sprawozdania RB 27S, RB 28 S to sprawozdania budżetowe z wykonania dochodów i wydatków według stanu na 31 grudnia 2021 roku. Zgodnie z ustawą o finansach publicznych zaistniała konieczność urealnienia wykonania za 2021 rok. Zmiana ta dokonywana jest w systemie Bestia. Wprowadzenie tych zmian spowodowało zmianę kolumny w załączniku numer 1 do wieloletniej prognozy finansowej, kolumna o numerze 8.3.1. Szanowni Państwo, te zmiany dokonywane są corocznie, jeżeli byśmy tego nie urealnili, wówczas Regionalna Izba Obrachunkowa w terminie odwrotnym wskaże nam termin naniesienia stosownych korekt. W związku z tym bardzo proszę o przegłosowanie tej autopoprawki. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Projekt uchwały w części merytorycznej pozytywnie zaopiniowały komisje. Komisja Rozwoju Mienia Miasta Integracji Europejskiej, Komisja Środowiska i Gospodarki Komunalnej oraz Komisja Edukacji, Kultury i Sportu. Natomiast całościowo projekt uchwały pozytywnie zaopiniowała Komisja Budżetu i Finansów Rady Miasta Kalisza. Czy ktoś z Państwa chciałby zabrać głos? Jeżeli nie, proszę najpierw, o, przepraszam, Pan Radny Eskan Darwich. Proszę Panie Przewodniczący. Dzień dobry, dzień dobry Panie nisko. Ja tylko ja mam pytanie, bo w załączniku numer jeden wieloletniej prognozy finansowe dla miasta Kalisza na 2022-2043 wprowadza się zmiany. A to zmiana dotyczy 2000, 2021 roku. Czy to wszystko jest dobrze? Czy to pani skarbnik? Czy, czy, Dobrze, już udzieli pani skarbnik udzieli udzieli panu odpowiedzi panu przewodniczącemu proszę Oczywiście, tak jak wspomniałam Panie Przewodniczący, te zmiany dokonujemy corocznie. Wynikają one z tego, że 14 lutego przekazaliśmy projekt zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej do Regionalnej Izby Obrachunkowej, a 18 lutego zostały wysłane sprawozdania. Te sprawozdania termin wysłania tych sprawozdań mieliśmy do 20 lutego i tam są sprawozdania budżetowe z wykonania dochodów i wydatków 2021 roku. Roku. W związku z tym te kwoty yy, przekazane 14 lutego uległy zmianie i z, takie zgodnie z przepisami nadrzędnymi yy, z ustawą o finansach publicznych musieliśmy urealnić to wykonanie za 2021 roku w związku z przesłanymi sprawozdaniami budżetowymi. To jest, to zadziało się w systemie informatycznym Bestia. Gdybyśmy tego teraz nie zrobili, to wówczas Regionalna Izba Obrachunkowa wskazałaby nam termin do, do naniesienia tych stosownych korekt. Dziękuję bardzo. Czy ktoś z Państwa Radnych ma jeszcze pytania?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 Szanowni Państwo, przechodzimy do punktu szóstego zlecenie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miasta Kalisza z badania skargi Pani oraz Pana na Prezydenta Miasta Kalisza Rada Miasta Kalisza zgodnie z kodeksem postępowania administracyjnego i ustawą o samorządzie gminnym jest organem właściwym do zlecenia skarg, wniosków i petycji, szczegółowego zbadania skargi pani oraz pana na prezydenta miasta Kalisza. Projekt uchwały pozytywnie zaopiniowała Komisja Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miasta Kalisza. Czy ktoś z Państwa radnych chciałby zabrać głos?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 szanowni państwo przechodzimy do punktu ósmego ustalenia składu osobowego komisji budżetu i finansów rady miasta kalisza zgodnie z ustawą o samorządzie gminnym rada gminy ze swojego grona może powoływać stałe i doraźne komisje do określonych zadań ustalając przedmiot działania oraz skład osobowy radna karolina sadowska zrezygnowała z członkostwa w komisji budżetu i finansów rady miasta kalisza zatem podjęcie uchwały jest uzasadnione czy ktoś z państwa chciałby zabrać głos jeżeli nie, proszę o przegłosowanie uchwały. Ktoś z Państwa radnych jest za? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Proszę o naciśnięcie odpowiedniego przycisku. Dwadzieścia trzy głosy za. Nie ma głosów przeciwnych ani wstrzymujących. Dziękuję. Stwierdzam przyjęcie uchwały. Przechodzimy do punktu dziewiątego. Ustalenia, uchwała w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Rodziny, Zdrowia i Polityki Społecznej Rady Miasta Kalisza.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 23 głosy za nie ma głosów przeciwnych ani wstrzymujących. Dziękuję stwierdzam przyjęcie uchwały. Szanowni państwo. Przechodzimy do punktu szóstego rzymskiego. Przyjęcie sprawozdania z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Ze sprawozdaniem zapoznała się komisja edukacji kultury i sportu oraz komisja budżetu i finansów rady miasta Kalisza. Czy ktoś z państwa chciałby zabrać głos? Jeżeli nie, stwierdzam przyjęcie sprawozdania do wiadomości. Przy... Przepraszam, Pani Radna Barbara Oliwiecka. Proszę. Dzień dobry, witam Państwa. Ja mam takie tylko pytanie, czy jest wiadomo, jaka jest średnia, średnie wynagrodzenie dyrektorów szkół, bo tutaj mamy nauczycieli względem stopnia awansu zawodowego, a czy można się dowiedzieć jakie jest średnie wynagrodzenie dyrektora placówki szkolnej. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Czy tutaj ktoś z wydziału edukacji będzie w stanie udzielić odpowiedzi Pani Radnej? Czy ewentualnie zagwarantować, że Pani Radna otrzyma taką informację? Szanowni Państwo, Pani Radna Barbara Oliwiecka miała pytanie a propos średnich, średnich zarobków dyrektorów kaliskich placówek edukacyjnych. Prosiłbym któregoś z przedstawicieli Urzędu Miasta może z Wydziału Edukacji, czy jest w stanie takie dane Pani Radnej dostarczyć? Czy może ktoś, o już widzę. Pan wiceprezydent Grzegorz Kulawinek. Proszę panie prezydencie. Dzień dobry. Panie Przewodniczący, Wysoka Rado jestem. Czy państwo mnie słyszą? Jak słyszymy. Szanowni Państwo, średnie wynagrodzenie dyrektorów przedszkoli brutto 6623 zł. Średnie wynagrodzenie dyrektorów zespołów szkolno-przedszkolnych 7538 zł. Średnie wynagrodzenie dyrektorów szkół podstawowych 7372 zł. Średnie wynagrodzenie dyrektorów liceów 7716 zł. Średnie wynagrodzenie dyrektorów szkół ponadpodstawowych czyli tak zwanych techników, czyli kształcenia zawodowego 7 784 zł. Średnie wynagrodzenie dyrektorów szkół specjalnych 9 085 zł i średnie wynagrodzenie placówek, tak jak szkoła muzyczna, opadnia psychologiczno-pedagogiczna, czy też MDEK. Czy też Centrum Kształcenia Zawodowego Ustawicznego 7499 zł. Są to kwoty brutto za rok 2021. Bardzo dziękuję. Dziękuję bardzo za udzieloną, za udzieloną informację. Dziękuję bardzo panu prezydentowi. Przechodzimy do kolejnych sprawozdań. Sprawozdania z działalności Komisji Merytorycznej Rady Miasta Kalisza za 2021 rok. Otrzymali Państwo sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej, Komisji Skarg, Wniosków i Petycji, Komisji Budżetu i Finansów, Komisji Prawa, Porządku Publicznego oraz Samorządu Osiedlowego, Komisji Edukacji, Kultury i Sportu, Komisji Rozwoju Mienia Miasta i Integracji Europejskiej, Komisji Rodziny Zdrowia i Polityki Społecznej, Komisji Środowiska i Gospodarki Komunalnej Rady Miasta Kalisza za 2021 rok. Czy ktoś z Państwa chciałby zabrać głos w tej sprawie? Jeżeli nie, stwierdzam przyjęcie sprawozdań. Szanowni Państwo, przechodzimy do przyjęcia planów pracy merytorycznych Komisji Rady Miasta Kalisza na 2022 rok. Otrzymaliście Państwo także plany pracy Komisji Budżetu i Finansów, Komisji Prawa, Porządku Publicznego oraz Samorządu Ośrodowego, Komisji Edukacji, Kultury i Sportu, Komisji Rozwoju Mienia Miasta i Integracji Europejskiej, Komisji Rodziny, Zdrowia i Polityki Społecznej, Komisji Środowiska i Gospodarki Komunalnej Rady Miasta Kalisza na 2022 rok. Czy w tej sprawie ktoś z Państwa chciałby zabrać głos? Jeżeli nie, stwierdzam przyjęcie planów pracy.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 Panie Przewodniczący, proszę. szanowni Państwo, przepraszam, że tak z opóźnieniem Niestety to wszystko jakby idzie z opóźnieniem. Dostałem odpowiedź na interpelację w sprawie przebudowy dróg manewrowych w placu przy ulicy 3 maja. Chodzi o targowisko. Ja mam kilka pytań. Oczywiście w interpelacji dostałem odpowiedź, że jeszcze nie ma planu zagospodarowania tego obszaru są w trakcie przygotowania. Czy kiedy będzie ten plan zagospodarowania? E, czy ten plan jest to z planem, który dostarczył do miasta e, administrator, administrator tego, tego obiektu. E, kiedy będą, e, kiedy będą prace tam wykonane, e, prace modernizacyjne, czy w tym roku, bo ja wiem, że w budżecie jest zaplanowany, czy zabezpieczone na, na to zadanie e, 2 miliony złotych, czyli to pokazuje, że w tym roku te prace rozpoczą. Pytanie, kiedy i w jakiej formie będziemy przeprowadzić, czy to będzie, e, będzie w formie zamknięcia targowiska i przeprowadzenie, przeprowadzenie, tego tego obszaru, czy to będzie częściowo zrobione, że część zamykamy, a część, część e, e, kupce mogą handlować e, i, i na drugo, na drugiej części możemy e, przeprowadzić tą modernizację. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Ja Szanowni Państwo, może zrobimy w ten sposób, że yy, w tym punkcie yy, to Pana Radnego zapytanie yy, oraz później po punkcie interpelacji i zapytania Radnych jeżeli takie interpelacje, no interpelacje to wiadomo, że forma pisemna, zresztą zapytania tak samo, ale jeżeli będą jakieś takie pytania właśnie odnośnie bieżących tych spraw tak jak po, po, czy, czy, czy tej odpowiedzi, jaką uzyskał Pan Przewodniczący, yy, zrobimy później 5 minut przerwy, żeby ewentualnie... Yy, po prostu przedstawiciele urzędu y, zalogowali się, bo oni mają obserwować dzisiejsze obrady, w związku, żeby mogli, w związku z tym, żeby mogli udzielić odpowiedzi na te podstawowe pytania. Zrobimy 5 minut przerwy i powrócimy do, do, do, do, obrad, ale to za chwileczkę. Szanowni, rozumiem, że pani radna Barbara Oliwiecka też w też punkcie odpowiedzi na interpelację. Słucham. Dziękuję, panie przewodniczący, mam takie w styczniu składałam interpelację, zapytanie odnośnie dotacji na organizację ferii zimowych organizowanych przez Fundację Reakcja. I tutaj w tym miejscu po pierwsze pragnę powiedzieć, że ferie w lesie to są wymarzone ferie i bardzo mi się ta akcja podobała. I tak właśnie dzieci powinny w sposób aktywny spędzać ferie zimowe, tą przerwę w nauce. Także bardzo fajny pomysł. Gratuluję tutaj Fundacji Reakcji. Moje zapytanie dotyczyło bardziej, czy otrzymana kwota dofinansowania była udzielana w trybie konkursu, czy nie. Otrzymałam informację, że faktycznie takiego konkursu nie było. Prezydent ma prawo, tak dostałam informację, żeby udzielić to jakby z wolnej stopy. To była jedyna oferta, czy jedyna propozycja wsparcia. I to rozumiem. Myślę, że inne organizacje mogą się przygotowywać i też być tak czujne, żeby składać takie zapytania czy oferty. Natomiast mam taki jeden dysonans, dlatego że w odpowiedzi na interpelację, na pytanie jakie, ile osób wzięło udział w feriach, ile dzieci, dostałam, że 14-15 dzieci w wieku tam 12-18 lat. Natomiast hmm, na Faktach Kaliskich, w podsumowaniu ferii wylogowani znalazło się, że ponad setka dzieci wzięła udział w tym projekcie. Także jak już wydatkujemy te pieniądze publiczne, to, no to warto sprawdzać ile... No nie wiem, w którym, nie wiem, gdzie był ten błąd, natomiast tak zwracam uwagę, że jest taki, taka różnica pomiędzy właśnie ilością osób, które wzięła udział w, w spotkaniu. Nie wiem, czy to, się, czy to jest błąd w odpowiedzi na interpelację, czy yy, redaktorzy Faktów Kaliskich się pomylili, ale jest, że prawie setka młodych Kalisza skorzystała z oferty Fundacji Reakcja, a w odpowiedzi na moją interpelację jest, że w programie, przepraszam, ze złożonej oferty wynikało, że w każdym obozie weźmie udział 14-15 osób. Może ja czegoś nie doczytałam. W każdym razie chciałam podkreślić, że sam pomysł. Feri, bo z takimi zarzutami się spotkałem, że krytykuję, nie, nie krytykuję sam sposób organizacji tych ferii zimowych był bardzo fajny i, i mam nadzieję, że skorzystała setka osób, a nie kilkanaście dziękuję. Dziękuję bardzo, oczywiście zapewne też tutaj ktoś odniesie się do, do pytania Pani Radnej ja nie wiem, czy tu też nie jest kwestia związana z tym, że być może 14-15 osób na turę, bo z tego, co, co widziałem, to te działania w lesie były podejmowane nie jeden raz. Może chodziło o kwestię związaną z tym, ile osób przewidziano, że będzie za jednym razem, a, a tych tur było więcej, ale tak jak powiedziałem, tu na pewno Postaramy się, żeby Pani Radna uzyskała odpowiedź na swoje, swoje zapytanie. Szanowni Państwo, przechodzimy do punktu ósmego, interpelacje. Czy ktoś z Państwa chciałby zabrać głos w tym punkcie? Interpelacje. Przypominam, że interpelacje też można składać w okresie międzysesyjnym, w formie pisemnej i elektronicznej, żeby zostały przesłane. Jeżeli nie, przechodzimy do punktu 9. zapytania radnych. Czy ktoś z Państwa chciałby zabrać głos? Już widzę, że Pani radna Barbara Oliwiecka. Proszę. Proszę bardzo. Dziękuję ślicznie. Ja mam takie pytanie odnośnie e, zakupu nieruchomości przy ulicy Tuwima, bo dostaliśmy na poprzedniej na poprzedniej sesji i komisjach informację, że m, właściciele e, budynku dworskiego e, złożyli, doszło do podpisania ugody. Na 2 miliony, chyba tam dwa miliony 300 dokładnie. My, jako radni, pamiętam, że byliśmy tutaj zgodni, że, że warto kupić ten dworek, natomiast cały czas gdzieś w przestrzeni publicznej, w internecie pojawiają się informacje, że ten dworek jest do sprzedaży wystawiony za 2 miliony 900 bodajże. I moje jest pytanie takie: czy ta ugoda już jest realizowana, czy to są jakieś nieaktualne ogłoszenia? Czy doszło do finalizacji tej ugody? Na jakim, na jakim to jest etapie? Jeżeli m, mogę uzyskać odpowiedź, to bardzo proszę teraz. Jeżeli nie, to oczywiście złożę to na piśmie. Panie Przewodniczący, czy mogę zadać od razu drugie pytanie? Oczywiście, jak najbardziej. To drugie pytanie dotyczy przetargu na oczywiście rewitalizację głównego rynku i My co prawda, jako Komisja Skarg, Wniosków i Petycji wnioskowaliśmy o takie spotkanie z, naczelnik, z Naczelnikiem Rozwoju, żeby porozmawiać o, o, o tym, jak ma wyglądać ta rewitalizacja i ten projekt. Niestety, no pandemia, znaczy te zdalne sesje nam troszkę tutaj pokrzyżowały plany. Zapewne do takiego spotkania dojdzie, bo cały czas jest dużo pytań wokół, wokół tego. Ale doszła informacja i tu proszę mnie skorygować jeżeli się mylę, że konserwator, Główny Konserwator Zabytków jakby zgodził się, że ta żąpia może być zasypana tymczasem w drugim przetargu y, nie zmienił się zakres prac i jak rozumiem wciąż ta żelbetonowa konstrukcja, która ma chronić żąpia, a w przyszłości u, u, umożliwić połączenie z ratuszem y, jest y, uwzględniona. Czy też tutaj może czegoś nie, y, nie doczytałam, może czegoś nie wiem, czy y, Pan Prezydent jakby zdecydował, że nie będzie tego zasypywał, tylko że ta żelbetonowa betonowa konstrukcja będzie budowana. Pytam się, bo być może to by obniżyło znacznie koszty tego przetargu. Czy może to była, nie była Pani konserwator może jakoś inaczej tą sytuację opisała. To bardzo proszę i jeszcze mam jedną, ale widzę, że Pan Krystian Kinastowski Dobrze, poszedł, dobrze, proszę, proszę zadawać. Proszę zadawać pytania, nie Pani i Pani Radna, ponieważ my tak jak powiedziałem będziemy mieli chwilę przerwy, mm. także żebyśmy od razu zebrali jakby pytania. Proszę, Dobrze, proszę, to, proszę, to jeszcze, to w zasadzie może to nawet y, bardziej pasuje do punktu 10 wolne wnioski, ale właśnie przed chwileczką otrzymałam informację, że dzisiaj o godzinie 18 pod ratuszem ma być manifestacja w sprawie wsparcia i poparcia dla Ukrainy. I w imieniu organizatorów i tej manifestacji, chciałam się zapytać pana prezydenta, czy jest możliwość jest taka szansa, żeby podświetlić ratusz na oczywiście kolory niebiesko-żółte, czyli kolory y, Ukrainy. To jest taka gorąca prośba y, i wniosek, który tutaj y, przed chwileczką dosłownie złożyli do mnie mieszkańcy. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Pan radny Leszek Ziąbka, już udzielam panu głosu, proszę. Halo? Proszę tak? bardzo. Ja tylko kwestii formalnej chciałem uzupełnić to, co pani Basia Oliwiecka mówiła, że jest to opinia pani, pani Koćko Kręc odnośnie możliwości zasypiania zbiornika tego na, na wodę, ale decyzje odnośnie zmiany eksponowania i ewentualnie zasypania musi podjąć konserwator po prostu yy, woj, wojewódzki w Kaliszu. Także, także tutaj jeszcze jest, jest to, to kwestia taka, że, że, że po prostu yy, tutaj chyba z tego co wiem to jeszcze konserwator nasz kaliski musi podjąć po prostu zgodę na yy, zmianę eksponowania. Bo tam to tylko od pani Kośko kręc jest tylko po prostu tak zwana opinia, że wyraża zgodę na zmianę, yy, no, yy, że tak powiem zabezpieczenia yy, tej tej tej tej yy, formy, dlatego tutaj jeszcze musimy czekać chyba na opinię kaliskiego konserwatora. To tak w kwestii formalnej. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, zanim udzielę dalszego głosu, tak odnosząc się do, do, do tej dyskusji, ja mam nadzieję też, że te działania, które są podejmowane, a są związane właśnie z rewitalizacją, modernizacją płyty głównego rynku, że one rzeczywiście podyktowane są jakby rzeczywistą troską o, o wygląd naszego, naszego Śródmieścia i, i tego obszaru rewitalizowanego, a nie są po prostu przedmiotem jakby takiej małej, małej wojenki, która wokół rewitalizacji i procesu modernizacji płyty Głównego Rynku toczy się od lat, ponieważ wiem, że rozmaici, rozmaite osoby starają się bardzo mocno naciskać. Również wiem, że na Państwa Radnych naciskają na zasadzie takiej, żeby zabrać głos, ponieważ im wydaje się, że tak powinno to wyglądać. Zresztą ta dyskusja toczyła się przez wiele, wiele czasu. Do czego zmierzam? Chodzi o to, że ustalony został, wszyscy chyba byli zgodni, że takim najlepszym, najrozsądniejszym rozwiązaniem był konkurs, yy, który został ogłoszony, czy ja akurat uważałem, że to, to, to te działania można było podjąć jeszcze wcześniej bez tego konkursu, ale to już jest mniej, mniejsza, mniejsza o to. Niemniej bardzo wiele osób pod, podkreślało, że konkurs będzie takim dobrym rozwiązaniem. No, został ogłoszony konkurs, została wybrana zwycięska koncepcja. Na podstawie tej koncepcji został opracowany projekt. No i okazało się, że bardzo wiele osób, które do tej pory krzyczało, czy, czy w mediach się uzewnętrzniało na zasadzie, że konkurs jest najlepszym rozwiązaniem. Ba, powiem więcej, miałem przyjemność być w trakcie ogłaszania wyników tego konkursu yy, i widziałem niektóre osoby i słyszałem niektóre osoby, które mówiły, że cieszą się, że właśnie ten konkurs został rozstrzygnięty i że, że tak to wygląda, po czym rozpoczęły kampanie na zasadzie takiej, że nie podobają mi się efekty tego, tego konkursu i zwłaszcza jeżeli chodzi o kwestie związane z zabezpieczeniem, e, z zabezpieczeniem e, zbiornika, który znajduje się przed e, ratuszem. E, szanowni Państwo, e, tak jak powiedziałem, kiedyś już to wspomniałem, że mam takie wrażenie, że dla wielu osób, które, które funkcjonują w świecie tutaj naszych, na naszym kaliskim, ale takim też czasami w pewnej takiej bańce żyjący. Rewitalizacja jest jak dobry serial, musi wiecznie trwać, tak? I, ale chodzi mi tutaj o tą rewitalizację, bo rewitalizacja powinna wiecznie trwać, ale chodzi mi o modernizację głównego rynku. Także może warto byłoby, żebyśmy wreszcie przystąpili do procesu modernizacji płyty głównego rynku. Cieszy mnie to, że udało się zmodernizować ulicę Zamkową, udało się zmodernizować ulicę Śródmiejską. No i obawiam się, że po prostu w momencie, kiedy zostanie zmodernizowany główny rynek, Część z tych osób, które zapewne bliski jest miasto Kalisz, przynajmniej taką mam nadzieję, a nie, że jest to po prostu taka sztuka dla sztuki, znajdą sobie kolejny punkt, jakiś zapalny na zasadzie, żeby znowu troszeczkę się w jakiś tam sposób polansować. Oczywiście nadmieniam. Nie mam tutaj absolutnie zarzutu jakiegokolwiek do Państwa Radnych, bo Państwo Radni są jakby wyrazicielami gdzieś głosu innych innych ludzi, którzy się do Państwa na pewno zwracają, ale warto mieć to też na uwadze. Pani Radna Barbara Oliwiecka ad vocem, proszę. Panie Przewodniczący, to ja bardzo bym prosiła, bo nie wiem czy nie czy coś nie tak powiedziałam w mojej pierwszej wypowiedzi. Moje pytanie dotyczące e, rewitalizacji głównego rynku absolutnie nie wynikało z jakiejś złośliwości czy z jakiejś e, nie wiem chęci torpedowania czy hamowania tego procesu. Absolutnie. E, ten temat został podniesiony na Komisji Skarg, Wniosków i Petycji i zaznaczyłam to na początku, że my na Komisji Skarg i Petycji chcieliśmy doprowadzić takiego spotkania w momencie, kiedy właśnie Pan Radny Leszek Ziółka chyba nawet e, wspominał o tym właśnie, że została wydana taka e, opinia, że e, można zasypać rząpie, e, czy że warto ją zasypać, można zmienić formę jej eksponowania i mm, nie było okazji, o czym mówiłam, żebyśmy się spotkali podczas prac Komisji, bo wyszły akurat dwie sesje zdalne i te prace komisji też były zdalne, stąd y, moje pytanie takie bez cienia złośliwości tylko po prostu y, no z taką, z taką troszkę zapytaniem, bo na to, bo nie było okazji o tym porozmawiać podczas komisji y, i w zasadzie to tutaj ten temat tak jak mówię zrodził się na komisji skarg wniosków i petycji. Y, pytanie dotyczy Teraz już tutaj w odpowiedzi pan Leszek doprecyzował, że y, wymagana była jeszcze decyzja wymagana, żeby zmienić ekspo eks formę eksponowania rząbi, wymagana by była decyzja Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. Ja chciałam tylko w takim razie dopytać pana prezydenta, czy y, rozważał taką drogę, czy to by zbyt mocno wydłużyło, czy może to nie są takie duże koszty w całości i gra nie była tutaj y, przysłowiowo warta świeczki. I proszę mi wierzyć, nie ma w tym pytaniu żadnej, żadnego, żadnej złej intencji. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Ja od razu zaznaczam, Pani Radna, absolutnie nie, nie zakładam złej woli z Pani strony, żeby to, to jasno podkreślić. Bo tak jak powiedziałem, ja zdaję sobie sprawę z tego, że, że takie pytania gdzieś pojawiają się w przestrzeni publicznej i to nie był głos jakby skierowany bezpośrednio do pani radnej, tylko takie podkreślenie i moja uwaga odnośnie tego, co się wokół spraw związanych z modernizacją płyty głównego rynku przez wiele lat działo. To nie jest absolutnie jakiekolwiek posądzenie pani radnej o, o jakąś złośliwość, nieprzychylność i tak dalej. Nie, absolutnie nie żeby to było jasne udzielam głosu Pani Radnej Elżbiety Dębskiej. Proszę Panie Przewodniczący, Panowie Prezydenci, Szanowni Radni. Ja mam pytanie w temacie powstania w Kaliszu Centrum Szkoleniowego dla stroicieli i korektorów pianin i fortepianów. To taka bardzo cenna i prestiżowa dla Kalisza inicjatywa. Inicjatywa podjęta przez Stowarzyszenie Stroicieli i Korektorów Polskich składałam w październiku w tym temacie interpelację i z odpowiedzi wiem, że zostały podjęte rozmowy na ten temat, rozmowy, ustalenia. Chciałam zapytać, jaki jest stan tych rozmów na dzień dzisiejszy i czy są już jakieś ustalenia. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Centrum Stroicieli Fortepianów i Pianin i Pan Radny Sławomir Szanowski, Proszę bardzo, Panie Radny. Państwu, panie Przewodniczący, Panowie Prezydenci, Wysoka Rado. Ja mam takie pytanie odnośnie kosztów za media, które w tej chwili są dość istotne dla podmiotów publicznych kaliskich, dla zakładów budżetowych, a także, a może nawet przede wszystkim dla, dla szkół. Czy miasto Kalisz, czy władze miasta w jakiś sposób przyglądają się tym kosztom? czy mają jakiś pomysł na niwelowanie tych rosnących i to w znaczny sposób Kosztów. jak to wygląda, czy, czy my coś robimy w tej sprawie, bo tak jak ogólnie na razie przyglądam się temu, to kilkaset tysięcy, a może nawet kilka milionów przyjdzie nam więcej dołożyć z budżetu do tych jednostek, tylko i wyłącznie na rosnące koszty mediów. Bardzo jestem ciekaw tutaj, co władze w tej sprawie czynią. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, myślę, że Pan Prezydent może jakby rozpocząć udzielanie odpowiedzi na niektóre z tych pytań. Myślę, że też ten czas, który z, z, zabrały nam pytania, które były zadawane, umożliwi, umożliwił jakby Państwu naczelnikom ewentualnie odniesienie się i przygotowanie jakichś krótkich odpowiedzi na te pytania, które padły. Od razu zaznaczam, że tak jak w innych wypadkach pytania prosiłbym o to, żeby zadawać również w formie poczty, pocztą elektroniczną i zostaną odpowiedzi na te pytania również Państwu udzielone. Ale Pan Prezydent myślę, że przynajmniej na część z tych pytań odpowie. Pan Prezydent Krystian Kinastowski, proszę bardzo. Ale Mamy, tak, Mamy małe spięcie. Panie przewodniczący, o, chciałbym odpowiedzieć myślę, że głównie na to pytanie o rewitalizację i tu pewne rzeczy wyjaśnić, ponieważ ta wiedza mam wrażenie u niektórych radnych jest taka dosyć chaotyczna. My ze względu na to, że mieliśmy takie wytyczne jakie mieliśmy, one, one jasno mówiły, że należy ten archeologiczny element wyeksponować. Taki ogłosiliśmy konkurs, nie ja mogliśmy czekać i zmieniać tych wszystkich decyzji, ponieważ bylibyśmy w tej chwili cały czas jeszcze bez, bez projektu. Natomiast my dopuszczaliśmy możliwość taką, że w tym zakresie projektu również konkursowy zostanie zmieniony, został przeprowadzony konkurs, została wybrana Zwycięska praca w oparciu o tę koncepcję został opracowany projekt techniczny, który został uzgodniony z panią konserwator. My w międzyczasie podjęliśmy działania mające na celu zmiany tych wszystkich wcześniejszych opinii, z których wynikało, że ten obiekt trzeba eksponować i to z inicjatywy miasta pojawiła się ta kolejna opinia. Oczywiście współpracowaliśmy tu z panią z Panią Kierownik Delegatury i dzięki tym wszystkim staraniom miasta najprawdopodobniej będzie możliwość w tym zakresie zmiany projektu. Jeżeli chodzi o, o, o koszty Szanowni Państwo, to ze względu na to, że ten obiekt został wykopany E, zmieniły się e, warunki e, gruntowe, w jakich on e, przebywał i nawet w przypadku e, zasypania tej, tej e, studni, tej żąpi e, będzie konieczność wykonania tych ścian e, oporowych, e, tak by one po prostu, e, tak by w wyniku tego zasypania e, e, no, ten obiekt nie został zniszczony, także ko konieczność wykonania tego sarkofagu, czy my będziemy eksponować ten... ten y y y ten studnie, czy nie jest. Zresztą na tym polegała jakby koncepcja. My to wspólnie z architektem y, również w ten sposób y, wymyśliliśmy. To jest takie sprytne rozwiązanie, które z jednej strony dawało możliwość wyeksponowania tego obiektu pod ziemią w formie, y, formie tego pomieszczenia podziemnego, takiego sarkofagu, natomiast w przypadku zgody dawało możliwość również zasypania. My, my w żaden sposób tutaj się y, nie blokowaliśmy tak, by znowuż rok, czy tam dwa lata nie czekać na, y, na rewitalizację. Dzięki temu, Szanowni Państwo, mamy projekt w międzyczasie. My będziemy w tej chwili w tym zakresie ten projekt zmieniać. Projekt budowlany na etapie wykonawstwa można zmienić w wielu zakresach i w tym zakresie jakby samej ekspozycji zostanie zmieniony. To nas w żaden sposób... Nie, nie blokuje, można powiedzieć, są to kosmetyczne kosmetyczne zmiany. Także odnośnie rewitalizacji to tyle. Ja tylko przypomnę, że jest ogłoszony długi przetarg. Płynęła jedna oferta na ponad 19 milionów. My w tej chwili procedurę przetargową chcemy wyczerpać. Wykonawca zostanie wezwany do uzupełnienia wymaganych dokumentów i oświadczeń. Będziemy sprawdzać tę ofertę pod względem formalnym. i Jeżeli, jeżeli, jeżeli oferta będzie spełniała wszystkie wymogi, no to będziemy chcieli wybrać tego wykonawcę i, i, i rozpocząć roboty budowlane. Oczywiście musimy zagwarantować również te dodatkowe środki, bo jak wiemy kwota z różnych względów jest wyższa niż ta zakładana w projekcie. Także to odnośnie rewitalizacji mam nadzieję, że już w tej chwili wszystko jest jasne. Odnośnie tamtych tych obozów sportowych myślę, że Pani Radna tutaj nie do końca wczytała się w treść naszej odpowiedzi pan naczelnik Sibiński. Jeszcze raz wspólnie z panią radną e, spróbuję to e, tutaj e, wyjaśnić tak, żeby nie było e, e, żadnych wątpliwości. I e, Jeszcze jaki był temat? Szanowny panie prezydencie, tu od razu zaznaczę, że też poszczególni naczelnicy myślę, że odniosą się do do, do pytań państwa państwa radnych, bo było pytanie o y, zagospodarowanie targowiska na ulicy 3 maja, czyli myślę, że tutaj wydział budownictwa by chyba był najbardziej y, wskazany. Mamy też... Wydział, bardziej, bardziej wydział Rozwoju Miasta, który w tej chwili przygotowuje program funkcjonalno-użytkowy odnośnie tej y, y, y, inwestycji. To jest też wszystko powiązane trochę z tą całą rewitalizacją i z nowym rynkiem. Także to są zadania, można powiedzieć, y, wszystko y, sprzężone. Pani Radna Oliwiecka jeszcze zadała trzecie pytanie. No a propos podświetlenia ratusza. A propos podświetlenia Pani Radna, no my niestety nie mamy możliwości znania dzień podświetlania budynku ratusza, ponieważ musimy, jak Pani doskonale wie, tą aparaturę po prostu wypożyczyć od firmy. Musimy również no, no, w odpowiedni sposób to zamówienie złożyć tak, żeby nie było żadnych wątpliwości. To jest zawsze jakiś tam koszt. Natomiast my, my jako miasto tutaj z mojej inicjatywy wywiesiliśmy flagę Ukrainy na, na ratuszu. W ten sposób byśmy chcieli się tutaj z naszymi sąsiadami solidaryzować. Natomiast wszystkie inne działania no, będą podejmowane e, na bieżąco i, i e, myślę e, adekwatnie do, do, do sytuacji rozwijającej się. Na Panie Prezydencie, jeszcze Pani Radna pytała o u, nieruchomość na ulicy Tuwima, ten, ten pałacyk, który tam znajduje się na, na Majkowie. Czy Pan Prezydent wie, jak to wygląda w chwili obecnej? No my zapytaliśmy, my, my zapytaliśmy formalnie właścicieli, jakie jest ich stanowisko, ponieważ do końca nie dostaliśmy takiego, takiego stanowiska. My mieliśmy wyegzekwowaną powiedzmy no wysokość tej rekompensaty czy tego odszkodowania, które miasto miałoby właścicielom zapłacić za przyjęcie tego budynku to było 2 miliony 300. 000. Ta cena wynikała, wynikała z wycen które miasto y, posiadało. Wycena miasta była chyba na poziomie 2 milionów 100, a, a tę wycenę, którą przedstawił, y, wycenę rzeczoznawcy, którą przedstawili właściciele, y, była chyba na 2 miliony 400. ,000. W związku z tym no, spotkaliśmy się mniej więcej y, w połowie i taką kwotę tu również za zgodą Rady Miasta my mieliśmy w budżecie miasta y, zabezpieczoną. Natomiast no, ze względów. No nie do końca dla nas jasnych, właściciele się wykonali chyba po prostu mówiąc kolokwialnie nie mogli się dogadać co do wysokości i jeden ze współwłaścicieli uważa, że, że, że ta nieruchomość jest, jest, warta dużo, dużo więcej. No my nie jesteśmy jako miasto w stanie zapłacić takiej kwoty jaka jest żądana, bo tam są dwie ceny, chyba 2 miliony dziewięćset oraz 3,5 miliona. Takie ceny gdzieś tam e, krążą. E, no byłoby to nieuzasadnione, chociażby ze względu na to, że posiadamy te, te wyceny i realna wartość e, w naszej ocenie jest właśnie taka, jaką e, miasto zaproponowało e, do wy, w, w, wykupu. Zobaczymy, co się będzie z tym budynkiem dalej działo. Z tego co wiem, zainteresowanie tą nieruchomością, no jakieś jest, ale nie jest duże, natomiast miasto podjęło starania, żeby wpisać się do księgi wieczystej. Jak się wpiszemy do tej księgi wieczystej, będziemy mogli skorzystać z prawa pierwokupu i, i, i w zależności od tego, jaka ta cena rzeczywiście w tej umowie przedstępnej ewentualnie by była, to, no to będziemy reagować oczywiście mając na uwadze, że, że dysponujemy środkami publicznymi. Także no, czekamy na rozwój wydarzeń. Myślę, że jeżeli chodzi o miasto, to my tutaj pełnej staranności dotrzymaliśmy przy tej transakcji. Mam nadzieję, że, że ci właściciele no, jeszcze podejmą z miastem, z miastem rozmowy. Uda się to wszystko jakoś na w miarę sensownie i polubownie dla wszystkich rozwiązać. Jeżeli chodzi o te koszty, które, o które pytał pan, pan dyrektor, myślę, że wszyscy mamy taki problem, a trochę parafrazując tutaj klasyka, ja nie mam takiego guzika. Z, z niskimi cenami prądu, który możemy w ratuszu włączyć. Oczywiście analizujemy zużycie dyrektorzy, ale również kierownicy, osoby zarządzające tymi obiektami no, wiedzą, że, że muszą również szukać oszczędności, tak, no, bo to jest najprostsza droga również do tego, by te rachunki obniżać. Jednocześnie będziemy się starać no, modernizować te instalacje. Część budynków już w tej chwili chwili e, będzie posiadało instalacje fotowoltaiczne, e, szykujemy również projekt dużym e, e, montażu instalacji fotowoltaicznych na budynkach użyteczności publicznej. Będziemy chcieli na ten cel uzyskać dofinansowanie. Także tutaj ewentualnie rozwiązaniem jest rzeczywiście modernizacja obiektów oraz zmniejszanie zużycia po prostu prądu, no bo jak wszyscy wiemy, to już tego, tego taniego prądu to yy, yy, może, może długo, długo nie być. Także jeżeli są jeszcze jakieś pytania, które pominąłem, bardzo chętnie mogę, yy, ja będę w stanie odpowiedzieć, to, to odpowiem. Natomiast no, rzeczywiście zapraszam tutaj również naczelników do, do tego, by, by, by tych merytorycznych odpowiedzi. Panie, panie, panie prezydencie, tak naprawdę na część pytań pan odpowiedział, natomiast myślę, że takie pytanie jak pytanie odnośnie właśnie inwestycji na 3 maja, to jest pierwsza sprawa, pytanie odnośnie Centrum Stroicieli Fortepianów i Pianin, myślę, że też tutaj ktoś, ktoś się do tego odniesie. No i ewentualnie to pytanie związane z feriami, to pan Prezydent też już wskazał, że to Pan Naczelnik Sibiński. Także wydaje mi się, że teraz już Państwo Naczelnicy powinni y, zabrać głos. Y, dziękuję bardzo Panu Prezydentowi i poprosiłbym Państwa Naczelniku o, o zabranie głosu. Czy w sprawie y, 3 maja i y, kwestii związanych z y, inwestycją na 3 maja, czy mógłbym tutaj prosić Wydział Rozwoju? o zabranie o zabranie głosu i udzielenie odpowiedzi na pytanie pana radnego pana przewodniczącego o, o to jakie są plany odnośnie tej inwestycji na targowisku przy ulicy 3 maja. Czy jednak jest potrzebnych tych parę minut przerwy, żebyście państwo udzielili odpowiedzi. Bo szanowni państwo, tak naprawdę, tak jak wspomniałem, chciałbym tutaj się odnieść jeszcze na, na sesji do, do, tej, do tego targowiska na 3 maja, do centrum stroicieli, stroicieli pianin do kwestii związanych z Panem Sibińskim i Ferdi. I jeszcze na zakończenie też prosiłbym o to, o czym mówiłem na samym początku, czyli jak miasto Kalisz jest przygotowane do, do ewentualnych działań związanych z tym, co dzieje się dookoła nas w kwestii międzynarodowej, czyli do ewentualnego przyjęcia uchodźców z terenu objętej wojną Ukrainy. Szanowni Państwo, nie widzę zgłoszeń ze strony wydziałów, chociaż... O, jest już Pani Ewelina Dudek, proszę. Proszę bardzo. Panie Uczelnik. Dzień dobry, czy słychać mnie? Tak, słychać Panią Uczelnik. Witam serdecznie. Szanowni Państwo, odpowiadając na pierwsze pytanie, mianowicie to dotyczące Branżowego Centrum Umiejętności i przedstawicieli Stowarzyszenia Strójcieli, jesteśmy na etapie rozmów, prowadzimy te rozmowy, uzgodnienia mające doprecyzować y, odpowiedzialność każdej ze stron. Analizujemy też możliwości nasze, ale możliwości również stroicieli. Z, z y, przygotowujemy pewną porozumienie, które będzie podstawą do podjęcia decyzji y, co do dalszych losów y, tego projektu. Y, Niemniej jednak nie y, jesteśmy dość mocno uwarunkowani też od y, ogłoszonego konkursu, który jeszcze de facto nie został ogłoszony, stąd y, nie do końca znamy y, to. E co mielibyśmy, w jakim zakresie moglibyśmy pracować i, i też jakie nasze uzgodnienia, czyli podział zadań między nami a stroicielami, e, e, no jaki ostateczny kształt przybierze. Więc to też nas troszeczkę wstrzymuje i nie możemy jednocześnie tak e, ostatecznie sprecyzować tych, tego podziału zadań między nami a stroicielami. Niemniej jednak jesteśmy w stałym kontakcie, analizujemy również lokalizację, bierzemy pod uwagę sugestie przedstawicieli tego stowarzyszenia e, jako specjalistów w tej dziedzinie. No i nie ukrywam, że, że te rozmowy są dość mocno zaawansowane szczegółów jeszcze nie możemy tutaj zdradzić, ale, ale e, jak najbardziej będziemy tutaj, e, mówiąc, ostateczne decyzje podejmować co do tego, kiedy ustalimy ostateczny podział zadań i możliwości, przede wszystkim też finansowe e, e, z przedstawicieli e, tego stowarzyszenia, bo musimy wziąć pod uwagę nie tylko okres trwania projektu, ale również ten czas, kiedy projekt zakończy się, czyli pięcioletni okres realizacji projektu i ten czas po zakończeniu projektu. Ich zdolności finansowe i tego, jakie są ich oczekiwania i możliwości działania na, na rynku kaliskim, ale to też jest rynek międzynarodowy. Tutaj myślę, że jeśli jeszcze jakieś są pytania, to też zapraszam do, do rozmowy, do telefonu, czy ewentualnie do, do sygnału, to jak najbardziej chętnie też odpowiemy. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Panie Naczelnik czyli tutaj mamy sprawę związaną z, z Centrum Stoicieli, a targowisko 3 maja jeszcze. Chyba, że w międzyczasie pan Sibiński, o pani Dagmara Pokorska. Proszę, udzielam głosu. Proszę, panie czelnik. Panie. Pani naczelnik, nie słyszymy Pani. Halo, słuchaj mnie, dzień dobry. Teraz, teraz Panią słuchać, proszę. Tylko jeszcze mówi Pani naczelnik edukacji. Ja ją słyszę i mam trochę tutaj problem prosiłbym o wyciszenie podglądu, jak tutaj podpowiadają panie z kancelarii, czyli tutaj mamy sprawę związaną z, bo wiadomo, że kiedy jest transmisja, ona się jest delikatnym opóźnieniem, to trzeba o tym pamiętać. Dzień dobry, Dagmara Pokorska, Wydział Rozwoju Miasta. Przepraszam, ale no niestety trochę tutaj jakieś mieliśmy perturbacji w zakresie komunikacji. Jeżeli chodzi, w czasie pan Siemiński Pani Dekwana proszę udzielam głosu. Proszę wyciszyć. Ja po nie, nie wiem, bo ja tu mam powrót, pogłos powrotem. Czy już jest dobrze? Dobrze jest. Okej, okay. to jeszcze raz dzień dobry. Pani Naczelnik nie słyszymy pani. Dzień dobry, czy nie słychać? Tak słychać panią pani naczelnik, tylko proszę wyciszyć sobie po prostu wyciszyć podgląd. Proszę państwa, jest jakiś problem, jest opóźnienie, ja cały, cały czas słyszę panią naczelnik edukacji i mam trzy głosy jednocześnie. Proszę wyciszyć podgląd, wyciszenie podglądu, wyłączyć i wyłączyć podgląd i wtedy proszę po prostu mówić. Miasta. Przepraszam, ale no niestety trochę tutaj jakiś O, dzień dobry, Dagmara Pokorska. Słychać mnie? Tak, słychać. No, tak. Doszliśmy do problemu. Przepraszam. W zakresie inwestycji, jeżeli chodzi o przebudowę dróg manewrowych w placu przy ulicy 3 maja. Zostało zlecone przez Wydział Rozwoju Miasta przygotowanie programu funkcjonalno-użytkowego. To nie jest jeszcze projekt. Dosłownie wczoraj w godzinach popołudniowych otrzymaliśmy, bo taki też był termin wykonania. Ja właśnie mam to przed sobą otworzone, dopiero zaczęliśmy przeglądać, ale zakres programu funkcjonalnego funkcjonalno-użytkowego obejmuje modernizację dróg. To jest droga dojazdowa od ulicy 3 maja tworzenie też takich wewnętrznych dróg dojazdowych do placów, modernizację, czyli to jest podbudowa, nawierzchnia całego placu wraz z tą infrastrukturą, czyli miejsca postojowe, drogi dojazdowe, manewrowe, również w programie funkcjonalno-użytkowym przewidziana jest budowa toalety publicznej. I również będzie wymienione oświetlenie, odwodnienie, nowe zrobione, także całe to miejsce ma zyskać nową szatę, nowy wygląd i zostać zmodernizowane. Jeżeli chodzi o plac Nowy Rynek, to w tej chwili jest zlecona dokumentacja projektowa, ona jest w trakcie termin, tam mamy koniec maja, jeżeli dobrze pamiętam i jest to w trakcie realizacji. Ja z punktu tutaj swojego no nie jestem w stanie powiedzieć, jeżeli chodzi o zarządzanie, o formę, jak to wszystko ma dalej wyglądać, bo tak jak powiedziałam, no my tutaj y, wykonujemy inwestycje, realizujemy je, natomiast no, przekazujemy wtedy jednostkom merytorycznym i one y, y, wtedy działają i, i, i dalsze już tam gdzieś tam w międzyczasie, jak my realizujemy inwestycje, oczywiście są przygotowywane plany i y, analizowane zasady funkcjonowania i działania. Dziękuję to bardzo. tyle dziękuję. Jak są jakieś pytania, to bardzo proszę. Dziękuję. Ja jeszcze, bo zgłasza się pan przewodniczący Skandarwich, proszę. Adwocem, proszę. Dziękuję bardzo panu przewodniczącemu, no pytań dość dużo. Myślę, że to nie tylko na, w skali jednego wydziału, więc wydaje mi się, że pan przewodniczący tutaj, jeżeli chodzi o poszczególne wydziały udzielą, chyba że pani, pa, pani naczelnik jest w stanie udzielić teraz panu radnemu Panu Przewodniczącemu odpowiedzi na pytania, czyli y, czy jest już projekt, czy projekt jest, jest tożsamy z tym, co chciałby administrator targowiska, y, kiedy będzie projekt realizowany, jak będzie zorganizowany handel na rynku w, w okresie, kiedy będzie modernizowany ten rynek. To są pytania Pana Radnego wynikające z y, odpowiedzi na interpelacje. Czyli rozumiem, że, że tych, te pytania zostały zadane w interpelacji i po prostu pan radny nie uzyskał y, na nie w jakiś sposób odpowiedzi, no bo, bo tu były takie, takie zapytania. Y, czy ktoś, a jeszcze widzę, że zanim może najpierw Pani Dagmara Pokorska, a później dopiero Pan Janusz Sibiński. Proszę Pani Dagmara Pokorska. Proszę. Dzień dobry, ponownie. Ja postaram się jakoś tak odpowiedzieć na te pytania. Może nie na wszystkie znam odpowiedzi, natomiast ja tu mówiłam że w zakresie placu 3 maja jest program funkcjonalno użytkowy. To jest to nie jest dokumentacja projektowa. Program funkcjonalno użytkowy przygotowuje się w momencie, kiedy inwestycja jest planowana w formule za projektu i wybudu. Dlatego mamy taki czyli dokument. Czyli pani Pani Naczelnik, czyli tak, po pierwsze projektu na razie nie, nie ma, ma. Jest to ma. jest, to ma. jest, jest pierwsze pierwsze, dobrze na podstawie okay. drugie są... pytanie, drugie pytanie było, czy są uwzględnione y, wnioski administratora tego terenu? Ja nie wiem, jakie też były tutaj wnioski. Natomiast ja widziałam taką koncepcję z, z, z pawilonami, ustawieniami. Y, tutaj tak. w tym tego nie ma. To jest tak, jak wcześniej powiedziałam. To jest y, głównie infrastruktura drogowa, parkingowa, czyli plac, czyli taka typowa budowlanka, gdzie no przewiduje uporządkowanie tego terenu yy, zmodernizowanie i ten plac będzie przygotowany i docelowo tam co tam będzie jak to będzie poustawiane zrobione to już będzie wtedy administrator yy, czy zarządca tym yy, no, zawiadował i ustawiał i, i, i... rozumiem mhm. rozumiem przepraszam że pani przerywam pani naczelnik ale możemy bo wydaje mi się że, że tu jakby po części zostało wyczerpane okay. jak to Nie pytanie następne pytanie Następne pytanie, kiedy ewentualnie będą podjęte działania? Czy pani naczelnik ma jakby informacje, kiedy będziemy przystępowali do tej procedury zaprojektu i wybuduj? Czy, czy są już jakieś plany pod tym kątem? konkretnej daty nie ma, natomiast tak jak powiedziałam dosłownie wczoraj po południu dostałam ten program funkcjonalno użytkowy w budżecie miasta na ten rok jest 2 miliony zabezpieczone. Powiem szczerze, nawet jeszcze tutaj nie omawiałam i z panem prezydentem tego tematu nie pokazywałam, bo tak jak powiedziałam dopiero to, co otrzymaliśmy, więc jeszcze konkretnych jakichś tam dat nie rozumiem. Dziękuję bardzo. A czy, czy bo nie, nie wiem, bo jeżeli chodzi o kwestie związane z organizacją handlu na, na rynku, no to będzie się ono wywiązało na pewno z zakresem prac. Nie sądzę, żeby pani naczelnik w chwili obecnej miała wiedzę, jak zostanie to zorganizowane. Dziękuję bardzo pani naczelnik. Przechodzimy do pana naczelnika Janusza Sibińskiego. Proszę. Pan Prezydent troszeczkę wspomniał, w tej odpowiedzi na interpelację, o której Pani Radna Oliwiecka mówiła, w dwóch miejscach jest informacja, że było to siedem turnusów i w każdym z tych turnusów uczestniczyło 14-15 uczestników, stąd jak gdyby łączna, to łączna ilość to jest około 100 uczestników, z tych, którzy były finansowani z miasta. Natomiast też fundacja dodatkowo, dodatkowe osoby jeszcze na te obozy zabrała, stąd ta liczba wynosi ponad 100 uczestników. Dziękuję bardzo. Tak jak przypuszczałem, tak jak mówiłem, że jeżeli jest zaznaczone, że na turnus 14 osób, no to prawdopodobnie po prostu tu wchodziła kwestia, znaczy teraz już wiemy, że na pewno wchodziła liczba turnusów. Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, ja jeszcze bym tylko zwrócił się, dziękuję bardzo Panu Naczelnikowi, e, zwrócił. Ja wiem, że to pytanie będzie wymagało chyba też szerszej odpowiedzi, bo e, pytanie Pana Radnego Sławomira Szanowskiego odnośnie tych działań, Pan Prezydent oczywiście częściowo już udzielił na nie odpowiedzi, ale ja liczę na to, że pan radny weźmie i, i zabierze, jakby napisze to pytanie jeszcze w tej formie elektronicznej i zostanie mu udzielona jakby pełniejsza y, też odpowiedź na, na, na, na to pytanie, jakie działania podejmuje miasto. Pan przewodniczący Eskandarwich, proszę bardzo. Ja mam wielką prośbę i jest. Bez... Pytanie do prezydenta naszego miasta, do pana prezydenta Kinastowskiego. Pewnie ma jakieś plany, mam prośbę, czy pan prezydent wie podczas modernizacji tego obszaru, czyli rynku 3 maja, czy ten obszar będzie wyłączony z handlu czy nie? Pytanie jest naprawdę proste. Bardzo bym prosił. Y Dziękuję bardzo, panie przewodniczący. Ja nie wiem, czy na etapie, kiedy nie mamy jeszcze projektu związanego z tym, jaki, jak będzie wyglądał projekt, jak będzie wyglądał, znaczy zakres mniej więcej wiemy, ale jak będzie realizował go wykonawca, to chyba prezydent panu nie odpowie na, na, na to pytanie w chwili obecnej, no, ale być może, może, być może nie mam racji, być może pan prezydent w chwili obecnej wie już, jaki przyszły wykonawca będzie miał plany odnośnie, odnośnie, procesu przebudowy. Pani radna Barbara Oliwiecka, proszę bardzo. Tak, nawiązując do pytań radnego y y Oczywiście, <bouncy> right. right. right. no że to jest bardzo istotne dla osób, które pracują i korzystają i sprzedają swój towar na targowisku wiedzieć, czy będą mieli to miejsce, czy będą mogli sprzedawać, czy nie, więc może jeżeli tutaj jeszcze y, y, Urząd Miasta nie wie, czy taka możliwość będzie, czy nie, to apeluję o to, żeby na etapie ustalania zakresu prac y, konsultować to z y, zarządcą chociażby targowiska, żeby osoby nie były zaskoczone, y, że nagle nie będą mogły po prostu sprzedawać tam swoich produktów. Bo to jest, no musimy myśleć o tych ludziach, którzy po prostu tam zarabiają pieniądze. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Oczywiście wiemy, że konsultacje są bardzo ważne. Pan Radny Dariusz Grodziński, proszę bardzo. Dzień dobry, dziękuję za głos. Ja chciałem zadać pytanie też w imieniu i na prośbę mieszkańców Dobra i Dobrzeca, którzy mają już dość tej sytuacji drogowej u nas. Kiedy zakończy się zakończą się prace budowlane na skrzyżowaniu ulicy Dobrzeckiej z wiejską i będzie przywrócony normalny stan nawierzchni i normalny ruch. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Tu przejdziemy do pani naczelnik Dagmary Pokorski jeszcze. Proszę bardzo pani naczelnik Dagmara Pokorska. Dzień dobry Państwu ponownie w zakresie ulicy Wiejskiej, no mamy tutaj, odbyliśmy rozmowę z wykonawcą. Z tego co wiem, na początku marca y, ma być położona warstwa asfaltu i, i powinno się to inwestycja zakończyć. No niestety y, warunki atmosferyczne, zimowe, no weszliśmy w taki okres, zresztą no, było to też do przewidzenia, że, że gdzieś tam no, część prac uda się przy tych warunkach zimowych zrobić, część pewnie nie i został nam ostatni tutaj kawałek, czyli nawierzchnia. No ostatnimi czasy te warunki były takie, jakie były, no bo i są i przymrozki, i deszcz, i, i, i więc z tego, co rozmawialiśmy ostatnio się spotykaliśmy też tutaj z Zarządem Dróg Miejskich, bo to też w kooperacji takiej współpracy, znaczy no, inwestycja jest Wydział Rozwoju Miasta, natomiast no oczywiście też uzgadniamy, bo kwestia wyłączenia drogi to też jest Zarząd Dróg Miejski i od wykonawcy mamy zapewnienie, że, że początek marca tam już ma pozamawiane materiały, tą masę bitumiczną i, i przystąpi do robót. Więc myślę, że, że, że tu dotrzyma słowa i zakończy inwestycje. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Panie Przechodzimy do, teraz udzielam głosu panu sekretarzowi Marcinowi Cieloszekowi. Proszę. po prostu wspomniałem w pomieszczeniu w związku z tym skorzystam. Halo panie pan sekretarz, czy pan prezydent? Tak, tutaj pan prezydent korzystam z, <grym> z pana sekretarza, który udostępnił mi. bardzo. Tak, korzystam. Bardzo. Tak, korzystam z uprzejności sekretarza, którzy użycił mnie sprzętu. Szanowni państwo, odnośnie 3 maja ten projekt od z samego początku, od samego początku jest robiony wspólnie i w ścisłych ustaleniach z zarządcą tego m, terenu. Robimy to dla kupców z kupcami, żeby raz na zawsze w Kaliszu y, rozwiązać ten y, problem. Także Panie Radny i Pani Radna, proszę być y, spokojni będziemy starać się utrzymać możliwość handlu na tym placu. Oczywiście nie wykluczam, że z różnych względów może być jakaś krótka przerwa. Natomiast no, będziemy starać się, żeby była była ciągłość handlu w tym miejscu. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, na początku dzisiejszej sesji prosiłem o informację dotyczącą przygotowania miasta Kalisza, ewentualnie do udzielenia pomocy uchodźcom i tutaj głos zabierze Pan Dominik Kałużny. Proszę bardzo, udzielam Panu głosu. Do dzień dobry Panie Przewodniczący, słuchaj mnie? Tak, słuchajcie. Szanowni Państwo, miasto Kalisz dwukrotnie udzieliło w ostatnim czasie odpowiedzi Wielkopolskiemu Urządowemu Wojewódzkiemu w Poznaniu na temat możliwości czasowego zakwaterowania w naszym mieście cudzoziemców. W pierwszej odpowiedzi, zgodnie z zaleceniami, wskazano szczególnie obiekty budowlane znajdujące się w zasobach naszego miasta, więc wskazaliśmy halę Arena i pomieszczenia ośrodka sportu, rehabilitacji, rekreacji w Kaliszu. W każdym z wymienionych miejsc można blokować co najmniej 50 osób, i takie też były wytyczne Urzędu Wojewódzkiego. Urząd Wojewódzki otrzymał również od nas listę hoteli zlokalizowanych na terenie naszego miasta, które mogą stanowić potencjalną bazę noclegową. Jednakże zarówno w pierwszej, jak i w drugiej odpowiedzi, którą zaraz przytoczę, zastrzeżono, że istnieje konieczność dokonania stosownych uzgodnień z właścicielami czy z zarządcami tych obiektów. Kolejna prośba Urzędu Wojewódzkiego. Dotyczyła wskazania wolnych, płaskich terenów, które mogą być wykorzystane w celu tworzenia tzw. obozowisk. W tym przypadku miasto Kalis wskazało między m.in. dwa duże place parkingowe umiejscowione przez likwidowany hipermarket Tesco, Wojska Polskiego i Majkowska. Wskazaliśmy teren pól marsowych oraz Centrum Przesiadkowe. I tutaj wskazaliśmy również e, lokalizację dwóch szkół wyższych w Kaliszu. Kampus na Poznańskiej i centry, tą Wyższą Szkołę Sprawiedliwości na Wrocławskiej. E, w obydwu przypadkach żadne kwestie organizacyjne, finansowe związane z ewentualnym zakwaterowaniem cudzoziemców nie były jeszcze podejmowane, no, Czekamy cały czas na wytyczne jakieś z Poznania. No, zakładam, że w dniu dzisiejszym rano jakaś narada w Urzędzie Wojewódzkim w Wydziale to samo z naszym się odbyła. E, no jeżeli jeszcze mogę wspomnieć e, w momencie, kiedy zaczął się COVID, uruchomiona została rezerwa celowa na zadania z zakresu rządzania kryzysowego i każdego, każdego roku ta rezerwa przyjmuje innowartość i w tym momencie jest to ponad milion sześćset tysięcy złotych. Dysponujemy również, co prawda, nie, niedużym wyposażeniem naszego miejskiego magazynu Tak Mamy między innymi 100 sztuk kocy, uszka polowe niecałe 200 sztuk, materace wojskowe, karimaty, śpiwory i poduszki. No, tak jak na początku stwierdziłem, czekamy cały czas na wytyczne. Wszystko zależy od tego, jaka ilość tych osób do nas by przyjechała i na pewno będzie to wymagało koordynacji kilku komórek organizacyjnych tutaj Urzędu Miasta, bo to będzie, no, pewnie, no nie lada wyzwanie dla naszego miasta, żeby sprostać temu zadaniu, ale do, dołożymy wszelkich starań, w miarę swojej możliwości tego wsparcia temu potrzebującemu udzielić. Dziękuję ślicznie. Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, przechodzimy do kolejnego punktu, wolne wnioski, oświadczenia, informacje. Czy ktoś z Państwa chciałby zabrać głos? Jeżeli nie, przechodzimy do kolejnego punktu, jedenastego punktu obywatelski. Żadna organizacja nie poprosiła o zabranie głosu w dniu dzisiejszym. W związku z tym przechodzę do punktu dwunastego. W związku z wyczerpaniem porządku obrad zamykam posiedzenie pięćdziesiątej sesji. Następna pięćdziesiąta pierwsza sesja odbędzie się trzydziestego pierwszego marca 2022 roku o godzinie dziewiątej. Dziękuję serdecznie Państwu radnym. Dziękuję wszystkim biorącym udział w dzisiejszej sesji.